Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Mąż jej Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Dzisiejsza dobra nowina jest o świętym Józefie, człowieku sprawiedliwym. Józef musiał się zmagać z życiowymi dylematami i trudnościami. Już na początku małżeńskiej drogi, jeszcze przed formalnymi zaślubinami i wspólnym zamieszkaniem, jego narzeczona Maryja staje się brzemienną. Kocha Maryję i świadom zagrożenia chce ją chronić. Sprawiedliwość to coś więcej niż literalne przestrzeganie prawa, ponieważ zgodnie z prawem Mojżesza należało młodziutką Miriam z Nazaretu ukamienować. Józef szuka innego rozwiązania. Wie, że śmierć jego ukochanej nie rozwiąże problemu, ale go pogłębi. Józef jest człowiekiem Bożym, prawdziwym mężczyzną. Z jednej strony bierze sprawy w swoje ręce, czując się odpowiedzialnym za narzeczoną, ale z drugiej strony jest otwarty na wypełnienie się woli Bożej. Kiedy anioł pański zwiastuje mu wolę Bożą, Józef czyni wszystko tak, jak polecił mu uczynić anioł. Podziwiam świętego Józefa za jego odwagę za jego trwanie przy Bogu, pomimo ludzkich języków i ciągłego zagrożenia życia ukochanych osób. Józef będzie musiał za chwilę opuścić Nazaret i udać się do Betlejem, a potem znowu będzie musiał uchodzić przed mściwym Herodem. Od tej decyzji zmienia się jego życie. Pewnie marzył o życiowej stabilizacji, o stałej i dobrze płatnej pracy, a przede wszystkim o bezpieczeństwie dla swojej rodziny. Niech święty Józef, mąż sprawiedliwy, troskliwy, choć przybrany tata Bożego Syna i kustosz Kościoła Świętego stawia się za nami i będzie dla nas wzorem. Naśladujmy go w odwadze i w zasłuchaniu w wolę Bożą. Razem z Józefem idźmy do Betlejem, aby spotkać przychodzącego do nas Pana.